Potwór zawsze się transformował. Nigdy nie, nie mogłem sobie wyobrazić jednego potwora, zawsze ten potwór się zmieniał i y, to było coś zawsze związanego z jakimś y, zwierzęciem, takim dużym, które który możecie pożreć i, i zjeść y, coś nawet na kształt jakiegoś y, takiego dinozaura. A później on się transformował w jakieś takie y, różne. Y, Formy nawet takie pluszowe, że ten potwór trochę był straszny, trochę śmieszny. I on miał różne twarze: też miał twarz takiego kogoś, kto jest spalony, spalony i, i, i, i, i jakiś taki zniekształcony, że nie wiem, nie ma, nie ma, nie ma twarzy czy, czy, czy nie ma ręki czy nogi. Kogoś, kto, kto jest taki niebezpieczny. No, a, a, a też może to być taka postać właśnie bardziej yy, z kreskówki, czyli coś takiego, co jest yy, pozornie przymilne, ale z drugiej strony może Ci odgryźć głowę. Albo rękę, albo nie wiem, coś może odgryźć. Zawsze pojawia się w ciemności i zawsze na mnie poluje. To jest też mój powtarzający się sen, że ja przed kimś uciekam i ktoś mnie goni. I to jest ten taki dosyć chyba klasyczny sen, że wtedy nie masz siły w nogach i tak to Cię dopada i coś tam. Bu